Mogę tu... usiąść? Zawsze chciałam walczyć w tej bijatyce. Myślałam, że będzie super, jeśli przyniosę pas. I myślałam, że lepiej zrozumiem swojego tatę. Ale wtedy ty dołączyłaś do walki. By potem walczyć za bomotonem całkiem sama. A potem jeszcze skłamałaś. Przez cały dzień dziwnie się zachowujesz. Czy to... ma coś wspólnego z ludzkim wymiarem? okej, okay, okej. Okay. Nie chcę o tym gadać, bo wydarzyło się to dawno temu i w sumie praktycznie nie jest już problemem, ale... Dzisiaj jest rocznica odejścia mojego taty. Lecz nie traktuj tego jak wymówkę. Jak powiedziałam, to było dawno temu, więc nie... Chciałam o tym wspominać... Zawsze przynosił nam kwiaty na urodziny, więc po tym, jak odszedł, zaczęłyśmy zbierać kwiaty dla siebie. A potem odwiedzamy jego grup i mama i ja spędzamy dzień wspólnie. Jest super, ale tego roku nie mam mnie obok niej i nie mam żadnych kwiatów. A kiedy mi powiedziałaś o problemach z twoim tatą, nie wiem, nie mogłam o tym myśleć lub byłam zazdrosna. Byłam głupia, przepraszam. <śmiech> Ups, mam nogi niczym z waty. Dogoniecie. Nie wiem, jakie macie zwyczaje w waszym świecie, ale pomogę ci zabrać trochę kwiatów i zrobimy coś tutaj.